Pana nie, nie, No ale to już już. się nie, nie na tak każe dzieci. Test. Panowie, że możemy powiedzieć o tym, Je suis en train de me faire Dziękuję. Jak właśnie imię? Dominik. Dziękuję. A skąd jesteś w ogóle? Z Lubina. Kurde. Ale grałeś tam? Nie. Ja grałem tylko na ulicy. Tak. Dobra, czyli i tak jesteś the simply the best Hej, okay, dziękuję